Niektórzy twierdzą, że są ateistami, że nie wierzą w Boga właśnie dlatego, że wiara wydaje im się czymś irracjonalnym. Jednak wiara chrześcijańska jest czymś zupełnie innym. Jest doświadczeniem obecności Boga w codziennym życiu. Bóg się nam objawia poprzez swoje działanie. Wiara jest po prostu dostrzeganiem tego, co Bóg czyni w moim życiu. Ten, kto nie wierzy jest zwyczajnie ślepy na obecność i działanie Boga. Właśnie dlatego tak trudno prowadzić dyskusje z tymi, którzy mienią się ateistami, ponieważ rozmowa przypomina próbę przekonania niewidomego o pięknie i różnorodności barw otaczającego nas świata. Bóg nie jest martwą ideą. On wchodzi w relacje z człowiekiem od samego początku naszego istnienia. On dostosowuje swoje objawienie do zdolności percepcyjnych człowieka. Dla dziecka jest jak dziecko, dla młodzieńca staje się młodzieńcem, a dla starca jak starzec. Nie zmieniając się przy tym wcale, odrzucenie Jezusa i niekroczenie za Jego nauką prowadzi na manowce nihilizmu, samotności i rozpaczy. Tam, gdzie nie ma Jezusa jest nicość, piekło. Wiara to zaufanie Słowu Bożemu, to życie wartościami, których naucza nas Biblia. Wszyscy jesteśmy biednymi ateistami, którzy każdego dnia muszą walczyć o wiarę. Przecierając oczy rozumu, staramy się na nowo odkryć Bożą obecność w naszym świecie i na Nim, jak na skalę, budować swoje życie.